Cześć. Mówi Darek Kraśnicki. Twój Multiguru, twórca litarnej szkoleniowej. I dzisiaj, po raz kolejny, będę wałkował temat, czyli pytanie o słabości lub wady. I temat jest o tyle nieśmiertelny, bo psycholog musi sprawdzić twoją stabilność, czyli być może pamiętasz, że jest to jeden z obszarów Multiego. A tam jak Byk masz napisane, że zdolność samokrytycyzmu i samokontroli a tenże samokrytycyzm to nic takiego, nic w sumie innego, niż zdolność do obiektywnej, krytycznej oceny samego siebie, czyli powiedzenia o swoich ułomnościach, a nie tylko jaki jesteś cudowny. I niezależnie od tego wszystkiego, jest to jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez psychologa. Masz duże szanse, że ci się trafi i warto, abyś się do niego przygotował, jeżeli na poważnie myślisz o yy, policji. I po pierwsze, staraj się mówić o słabościach, a nie wadach. Yy, takich wadach, które są zdecydowanie cechami charakteru. I podam Ci przykład, niecierpliwość. Yy, również nie używaj wilka w owczej skórze, czyli zaleta zamaskowana yy, tak, żeby udawała wadę. I yy, to jest przykład klasyczny, którego nie polecam, czyli perfekcjo nista yy, i dla potrzeb tego filmu ustalmy, że słabości to są umiejętności, które możesz jakoś poprawić, czy yy, udoskonalić. Jak jesteś niecierpliwy, czyli taka wada, cecha charakteru, to zawsze będziesz w gorącej wodzie kąpany, ale powiedzmy, jak wolno piszesz na komputerze, to zawsze możesz to robić nieco szybciej doskonalić się poprzez jakieś ćwiczenia, czy doszkalanie się, czy w jakiśkolwiek inny sposób. No, mam tutaj cichą nadzieję, że czujesz tą różnicę. Tak więc, jak powiesz psychologowi, że twoją słabością jest niecierpliwość, to on już od razu wie, że jak zostaniesz policjantem, a raczej nie zostaniesz, to tak samo będziesz do bólu niecierpliwy. Jest to po prostu wrodzona cecha twojego charakteru i nie jest ją tak łatwo zmienić, nie daje się tak łatwo zmienić, jak się tam komuś może wydawać. Natomiast, jeżeli walisz zaletą przedstawianą jako wadę, czyli ten klasyczny perfekcjonista, przykładający wagę do najmniejszych szczegółów, to dajesz psychologowi do zrozumienia, że nie wykonasz na czas żadnego zadania, bo cię ten perfekcjonizm przerośnie on cię po prostu zniszczy. Będziesz myślał tak perfekcyjnie, jak coś zrobić, że nie zrobisz nic. I wierz mi, że nawet w moim prywatnym biznesie nie mam ochoty marnować więcej czasu i wydawać pieniędzy na rzeczy, które są bez znaczenia, które perfekcjoniści gdzieś tam wyciąga, wyciągają, jak Zająca czy królika, pregistitator czy ten magik z kapelusza, prawda? Co do policji, problem jest identyczny: dalej brakuje im 6 policjantów, po prostu nie ma kim robić, ty jako szef jakiejś komórki też nie będziesz miał kim robić. Także ma być w miarę dobrze, a perfekcyjnej zostaw tak zwanej perfekcyjnej pani domu. No, w takim razie, jeżeli nie możesz używać ani cechy charakteru, ani zalety, to co masz robić? I W tym moim filmiku chcę Ci pokazać niecierpliwość jako słabość, ale nie jako tą cechę charakteru, którą, jak pamiętasz, trudno zmienić. Także zamiast wprost wymieniać niecierpliwość jako wadę, zrób to bardziej opisowo i podam Ci taki przykład wymyślony z życia czyjegoś tam. Pracuję jako koordynator projektów, które często mają krótkie terminy realizacji. Muszą one być zrobione szybko, efektywniej na czas, bo inaczej wylecimy z rynku. I kiedy mamy do skończenia wiele projektów w krótkim czasie, niektórzy współpracownicy twierdzili, że jestem niecierpliwy i zbyt wymagający, szczególnie jak domagałem się bieżących raportów z przebiegu no i tak poniekąd jest, ale jedynie w naprawdę krytycznych sytuacjach i dla wspólnego dobra mojej firmy. Natomiast dla ciebie kluczem do sukcesu jest opisanie kontekstu, kiedy dana słabość czy wada się pojawia i pokazujesz przy okazji, że jesteś elastyczny i dostosowujesz się tylko do sytuacji. Czyli jesteś wymagający, kiedy jesteś pod presją czasu, ale wrzucasz na luz, kiedy wszystko jest zrobione i, i ciągle pokazujesz, że nie jesteś pod wpływem swojej wady, a tylko dostosowujesz się do sytuacji. No, tak jak z każdą słabością musisz pokazać, że z nią walczysz, czyli na naszym przykładzie zamiast wprowadzać atmosferę i latać od biurka do biurka i mobbingować ludzi, zorientowałem się, że robię więcej złego niż dobrego, i tak zarządzani pracownicy byli dużo mniej efektywni. I zamiast tego wprowadziłem jedynie dwie odprawy w tygodniu, gdzie spotykamy się wszyscy razem, robimy burzę mózgów i znajdujemy rozwiązania jak wywiązać się z danych projektów na czas. I oczywiście każdy ma prawo do mnie zwrócić się o każdej porze dnia i nocy, kiedy ma jakiś problem, z którym sobie sam rady nie daje. Natomiast jeżeli ktoś sam się przyznaje do kłopotów, zamiast je ukrywać, czyli po prostu zamiatać sprawę pod dywan, to nie wykorzystuje tego przeciwko danej osobie. Chcę wiedzieć wszystko, a nie żeby sprawy były tam przede mną ukrywane. I okazało się to, bardziej efektywne, niż ciągłe nękanie ludzi yy, o te doraźne raporty z postępu prac. Oczywiście ty musisz opracować sobie swoją odpowiedź, bo znam z życia yy, wszyscy psycholodzy za moment nagle usłyszą o niecierpliwości jako wadzie wszystkich kandydatów do Policji. Sprawa taka trochę przykra, że Niestety wiele osób, ale mam nadzieję, że nie Ty bezkrytycznie ko kopiuję toczka w toczkę odpowiedzi z moich filmów i daje jako swoje. Jak y Tenże psycholog po raz dziesiąty danego dnia usłyszy o niecierpliwości jako wadzie. Wierz mi, że wylecisz szybciej niż myślisz. Natomiast, y jakie są kroki do osiągnięcia sukcesu? A mianowicie pierwszy Naprawdę przemyśl sobie sprawę, pomyśl o prawdziwej swojej słabości i jakie ona stwarza ci problemy, czy jakie masz wobec niej wątpliwości. Oczywiście na razie nie mów o tym psychologowi, no bo i po co. Weź kawałeczek papieru i zrób takie dwie kolumny. W jednej zaznacz wady prywatne, w drugiej nazwijmy wady służbowe, czyli profesjonalne Głównym kryterium podziału jest tutaj, aby te drugie dotyczyły miejsca pracy. I znajdź wadę, która pojawia się tylko w krytycznych sytuacjach. Przykład, dałem ci wcześniej, pomyśl, które słabości dotyczą miejsca pracy, ale również są jednocześnie bardziej okolicznościowe, prawda, że nie masz tej wady cały czas, tylko coś tam się zewnętrznego dzieje i wtedy nagle ta wada u Ciebie wyskakuje. No, potem wybierz dwie, trzy wady, no, jedną, którą już pokonałeś i wiesz jak to zrobiłeś, potrafisz coś o niej opowiedzieć, natomiast do tej drugiej i trzeciej wymyśl jakąś historyjkę, jak Ty z tymi wadami walczysz. Czyli powiedz powiedzmy według mojego schematu I po pierwsze, w pewnych sytuacjach kiedy i wrzuć tutaj swoją sytuację pojawiania się wady Po drugie, mam skłonności do i tutaj wrzutka oczywiście yy, opisu swojej wady, ale bardziej jak się zachowujesz niż wymieniasz tą wadę z nazwy, wy, wymieniasz ją po imieniu, prawda? I po trzecie. Wtedy może się wydawać, że jestem i tutaj wymieniasz nazwę wady, w końcu wymieniasz tą nazwę wady, ale zaznaczasz, że jest to tylko wrażenie, a taki naprawdę nie jesteś. I czwarte, do schematu. W wyniku tego zorientowałem się i powiedz tutaj, jak się zachowywałeś, prawda? I, że nie było to konstruktywnym i nie stwarzało przyjaznego środowiska pracy, No, zbliżamy się do końca Po piąte Zamiast tego zacząłem robić to i tamto I to i tamto to oznacza, że wstaw w odpowiedź kroki, które poczyniłeś, aby się zmienić. No i szóste W wyniku tego stało się to i owo, czyli wstaw korzyści, które osiągnęła firma ze zmiany Twojego zachowania I zakończ taką siódemką powiedzmy i moje poprzednie zachowanie należy już do przeszłości. I to jest w zasadzie wszystko, co miałem na dzisiaj. Opracuj swoje słabości według y, tego schematu i wierz mi, że pójdziesz do psychologa jak po swoje. Także mówił Darek Kraśnicki, Twój multiguru, oczywiście twórca elitarnej szkoleniowej, zasubskrybuj mój kanał, Yy, obejrzyj kolejny filmik. A jeżeli masz jakąś ciekawą wadę, yy, którą opracowałeś wobec według tego mojego schematu, yy, to jeżeli napiszesz tą wadę, ale tak jak ja powiedziałem, według schematu i wrzucisz ją do komentarza, to Ci ją ocenię. Natomiast, jeżeli mi tylko dalej napiszesz niecierpliwość, perfekcjonizm, czy coś w tym stylu, to no na takie komenty nie odpowiadam, bo uważam, że po prostu nie obejrzałeś filmu lub ewentualnie tam obejrzałeś kawałek i dalej nie rozumiesz o co chodzi.